Cześć, witam Cię w kolejnym hangoucie na żywo i dzisiaj kolejnych parę wątpliwości kierowcy, który utracił prawko za alkohol. No, generalnie sprowadza się do tego, że uważa on, że tacy kierowcy podczas badań lekarskich są dyskryminowani. No, Ameryki nie odkrył, prawda? Ale zacznijmy od jego konkretnie pytań. Czytam i oglądam Pana publikację dla zbłąkanych kierowców. Czy dobrze rozumiem, że... Kierowcy, któremu zabrano prawko do alko, po alkoholu, wykroczenie i przestępstwo mają wiele trudniejsze testy i inne kryteria niż ludzie zdający naprawo, naprawko na prawo jazdy niejednokrotnie z chorą wątrobą. Odwoływać się można tylko jednorazowo do wyższej instancji tego samego rodzaju, a nie do niezależnych sądów. Czy po negatywnym badaniu następny termin musi wynosić aż rok? Dostałem miesiąc czasu na zrobienie badań. Co będzie, jeżeli się rozchoruję i w planowanym terminie nie będę mógł ich zrobić, czy też będzie mi zabrane prawo jazdy. Jakie przepisy, to wszystko regulują, chyba nie ustawy. Jeżeli to wszystko, na wszystko są odpowiedzi twierdzące, to jakie przepisy w samej rzeczy, to takie przepisy w samej rzeczy niezgodne z prawem, równe traktowanie i inne. No, być może i nie ma tutaj równego traktowania, no być może jest nawet jakieś naruszenie konstytucji, ale pytanie, co, co z tego, prawda? Czyli czytamy pytanie pierwsze, kierowcy, którym zabrano prawko po alkoholu, mają wiele trudniejsze testy i inne kryteria, niż ludzie zdający na prawo. I mają, i nie mają, prawda? Bo rozporządzenie odnośnie badań kierowców na przykład zawiera cały punkt ca cały załącznik dotyczący badań po alkoholu i wiadomo, że jeżeli złapią się po alkoholu i masz tam udokumentować roczny okres abstynencji, no to trudno, żeby się to odnosiło do zwykłego kierowcy, czy zwykłego kandydata na kierowcę, którego po alkoholu nigdy nie złapano lub, że tak powiem nie zadeklarował się że ma problemy z alkoholem. No ale teoretycznie no, prawo jest równe dla wszystkich. Jeżeli ten kierowca, czy kandydat na kierowcę powie, że jednak ma jakieś tam problemy z alkoholem, że sobie popija i tak i tak dalej, no to lekarz ma obowiązek go zbadać zgodnie z załącznikiem. Dokładnie jak tego kierowcę, którego złapała policja po alkoholu. Odwoływać się można tylko jednorazowo do wyższej instancji tego samego rodzaju wyższej instancji tego samego rodzaju, a nie do niezależnych sądów. No nie za bardzo tak jest, bo owszem, na początku jest tryb postępowania administracyjnego, czyli pierwszą instancją jest powiedzmy coś nie mogę tutaj dobrze ustawić sobie yy, mikro, yy, kamery, ale sekund 5, czyli Powiedzmy, no pierwszą instancją, która Cię badała jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Mówi o badaniach lekarskich, no to następnym jest instytut. Ale jeżeli chcesz sobie dochodzić prawdy i poprawdować się, i uważasz, że jakimś cudem z systemem wygrasz, prawda, to dalej tam przekazujesz sprawę do sądu stosownego i się sądzisz. No, nie dalej niż parę dni temu zobaczyłem, że jeden z naszych rajdowców, też złapany że tak powiem jest yy, przez policję no i sprawa się ciągnie półtora roku i pomimo wydawałoby się, że jest ewidentna ma dobrych prawników i jakoś go tam na razie go wybronili także zapamiętaj pierwsze instancje są administracyjne a kolejne instancje są już po prostu sądowe, czyli sądzić się może z kim chcesz, o co chcesz, gdzie chcesz żebyś tylko miał pieniążki na prawników czy po negatywnym badaniu, następny termin musi wynosić aż rok? Domyślam się tutaj, że chodzi o udokumentowanie abstynencji, prawda? Wcale nie musi być rok, może być 5 lat, może być 10 lat, a możesz w ogóle dostać orzeczenie negatywne już na pierwszym badaniu, prawda? No, Ale powiedzmy, jeżeli chodzi o złapanych po alkoholu lekarze tutaj Stosują się do zasady, że no, dają ten roczny okres abstynencji, masz ładnie udokumentowany, no przyjdziesz za rok, masz duże szanse, że te badania przejdziesz. Dostałem miesiąc czasu na zrobienie badań, co jeżeli się rozchoruję i w planowanym terminie nie będę mógł ich zrobić, czy też mi zostanie zabrane prawo jazdy. Terminy są ustawowe i niestety miałem już kilka przypadków, że osoby z różnych powodów te terminy przekroczyły i niestety dostały, że tak powiem łupnia, łupnia zabrano im prawko i nikim tego prawka nie wrócił Być może jeżeli masz dobrego prawnika no to się jakoś tam wybronisz, że masz jakieś tam zwolnienie lekarskie, masz coś tam masz jakiś powód, który, jeżeli napiszesz jakieś odwołanie to urząd uzna. No pytanie, czy urząd jest w stanie, czy urząd ma prawo zrobić coś takiego, że nie stosować się do terminów ustawowych. Także jeżeli Cię stać, znowu prawnik, znowu ktoś tam. I być może się nawet wyprawdujesz. No jakie przepisy to wszystko regulują, chyba nie ustawy. No, a ja jednak uważam, że to regulują ustawy i jakieś tam akty wykonawcze, prawda? Generalnie procedura skierowania kierowcy złapanego za jazdę po alkoholu no to jest jakaś procedura administracyjna. tam. Częściowo jest opisana w tym w ustawie o kierujących pojazdami, no a reszta to są jakieś tam przepisy administracyjne. No i, Szczerze mówiąc się na nich nie znam, prawda? Chciałbym tutaj coś jakąś mądrą poradę dać, ale najważniejsze jest tak, odnośnie odwołań przestrzegać terminów administracyjnych. Natomiast, no, jeżeli uważasz, że wygrasz z womp jeżeli uważasz, że lekarz z womp zrobi coś takiego, że stwierdził u Ciebie jakiś problem alkoholowy i nagle nie będzie miał udokumentowanej oczywiście przez Ciebie okazanej przez Ciebie, rocznej abstynencji no to no będzie miał miękkie serce będzie, jak to mówią, miękkie, miękkie serce będzie miał twarde coś tam, prawda? No, być może tutaj nawet ten, ten mój widz ma rację, natomiast problem jest jeden Co by było na przykład gdyby mówię teoretycznie bardzo, co by było gdyby nagle no, puścił tego kierowcę, dopuścił go bez tego rocznego okresu abstynencji, a ten dżentelmen, no powiedzmy, za trzy dni sobie baja bongo, no i powiedzmy, zabił czyjeś dziecko, prawda, czy zabił dziecko tego lekarza. No, tak samo, no, no niestety, y kierowcy pijani są jakąś tam plagą i no, nawet jeżeli w większości się uda, to nasze państwo skromne zrobiło sobie z nich taką dojną krówkę, prawda? O ile pamiętam, o ile pamiętam, nawet któryś tam z ministrów finansów to nawet sobie zaplanował, ile to będzie z mandatów, yy, z fotoradarów i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli trudno tu pojedynczemu kierowcy wytłumaczyć się, że on jest, wsiadając za kierownicę, pijanym, czyli albo po użyciu alkoholu, albo w stanie w stanie nietrzeźwości, że on to jest osobą dobrą, no a jeżeli go łapie policja, no to już no, ma po prostu pecha, prawda? Także na tym kończę temat jest wybitnie kontrowersyjny, ale nie spodziewaj się, że będzie coś lepiej. Już w tej chwili, wprawdzie jedną ręką z pijanych rowerzystów, nie, nie robi się przestępców, jest to tylko wykroczenie, a już słyszałem, że jakieś kary będą kosmiczne i pewnie pijani rowerzyści wrócą znowu do więzień jak tak zwani alimenciarze jeżeli chłopina tam ze wsi jak ma, jak ma tam zagrodę, trzy domy dalej pojedzie tym rowerem pijany złapią go, dostanie sześć tysiaków no skąd, skąd ten chłop że tak powiem, nie powiem, że pańszczyźniany skąd ten chłop, że tak powiem z czworaków po PGR-ze te sześć tysiaków wyciągnie, prawda? Czyli z powrotem jakby to powiedzieć, trafi na mnie, no zapłacę, prawda, trafi na, trafi na troszkę z osobę mniej majątną, to to niestety nie zapłaci. Także no, no nie spodziewaj się, że będzie jakaś ulga tutaj dla kierowców, którzy troszeczkę no, jeżdżą co najmniej nierozważnie. Także na tym kończę, jeżeli masz coś ciekawego do dodania, oczywiście w komentarzu poniżej temat wyjątkowo kontrowersyjny, Wydawałoby się, że jest wszystko proste. Ten pijany, zły, ten co go złapał, dobry, bo jeszcze budżet państwa wsparł oczywiście za pieniądze tego pijanego. Natomiast no, sprawa nie jest czasami taka prosta, prawda? No, czasami są jakieś to błędy, czasami jak to gdzieś tam było, gdzieś na Śląsku, że policjanci wezwali ziomka o 12 w nocy, żeby przestawił samochód, czyli jeden poprosił go tego, a drugi mu wpierdolił, zbadał go alkomatem, bo wyczuł, że jest pijany. prawda? Czyli najpierw namówili go do złego i żaden sędzia, że tak powiem, wyroku z niego nie zdjął. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i koniecznie skomentuj to wideo.